Daj, Daj, ja, ja, ja, ja. Jeszcze raz. No i koła ładuj to. Ajajaj. nie dąży. dąży? Dobrze. Dobrał ja się. No, Marcin! Marcin! Ja! Ja. To nic, daje. 100%. Mówiłem, że Ładnie. Jest, kartofliska dwor... mu ten Oh! Oh! Oh! Nie, yes! yes! yes! nie, <zat Christopher> <sup Beij vrai> <Come> O, kurwa! Kurwa! Kurwa! Kurwa! Kurwa! O Kurwa! To jest dobry.